Telekonferencje Telecube to usługa, dzięki której kilka osób, maksymalnie 15, może uczestniczyć w grupowej rozmowie telefonicznej. Zasada działania telekonferencji jest bardzo prosta. Firma, która korzysta z tej usługi wybiera z puli Telecube dowolny numer stacjonarny z dowolnej polskiej strefy numeracyjnej i ten numer staje się oficjalnym numerem sali konferencyjnej. Na tenże numer dzwonią następnie osoby, które będą uczestniczyły w telekonferencji. Po dodzwonieniu się wybierają to nowo kod PIN i w ten sposób przechodzą do pokoju konferencyjnego, w którym odbywa się grupowa rozmowa. Dzwonić można z dowolnego aparatu i numeru, a gdy jest to numer użytkowany w ramach sieci Telecube, to połączenie będzie bezpłatne. Dodatkowo organizator telekonferencji może automatycznie zaprosić konkretne osoby do uczestnictwa w rozmowie poprzez tak zwane wdzwonienie, lub zaplanować takie dzwonienie nawet kilka dni przed realizacją telekonferencji. Przejdźmy zatem do szczegółów. Jak założyć pokój konferencyjny? Na panelu klienta wybieramy zakładkę Wirtualna centrala. Następnie w rozwijanym menu klikamy na Telekonferencję, a potem na przycisk Stwórz nową salę telekonferencyjną. W nowo otwartym okienku wpisujemy konkretne dane, lub zaznaczamy odpowiednie pola. Na początek nazwa sali. Może być ona dowolna. Gdy będziemy jednak korzystali z większej ilości sal, warto im nadać łatwo identyfikowane z ich przeznaczeniem nazwy, żeby było wiadomo do jakich telekonferencji są dedykowane. Następnie wpisujemy kod PIN, który chroni dostęp do Twojego pokoju. Może on zawierać od 4 do 8 cyfr. Wpiszmy teraz numer wewnętrzny. Przy jego użyciu do telekonferencji będą się mogły logować osoby z naszej firmy, które posiadają numery wewnętrzne, czyli tak zwane konta SIP. A teraz najważniejsza kwestia, czyli wybór głównego numeru telekonferencji. Jeśli chcesz wybrać numer, który już posiadasz w Telecube, wystarczy kliknąć w Proszę wybrać z listy i zaznaczyć odpowiedni numer. Jeśli jednak ma to być inny numer, należy go wcześniej wybrać, korzystając z zakładki na panelu klienta o nazwie Numery miejskie. Oczywiście po wybraniu danego numeru będzie on również widoczny na tej rozwijanej liście. Jeśli numer telekonferencji ma się ładnie prezentować, warto wybrać z puli Telecube numer złoty lub platynowy. Następnie możemy wybrać zapowiedź powitalną, którą wcześniej sobie przygotujemy przy użyciu wirtualnego lektora Telecube korzystając z zakładki na głównej stronie panelu Moje centralki i elementu Zapowiedź. Ewentualnie taką zapowiedź możemy samodzielnie nagrać w formacie MP3 lub WAV, a następnie ją wgrać. W ustawieniach sali konferencyjnej możemy też opcjonalnie zaznaczyć, aby był generowany odpowiedni komunikat informujący o przyjściu lub wyjściu konkretnego uczestnika z sali i lub żeby była podawana liczba uczestników przebywających w sali, gdy ulegnie ona zmianie. Aby wybrać obie opcje lub którąś z nich, należy zaznaczyć wybrane pola oraz dodatkowo musi być zaznaczone pole przy Odtwarzaj informację, gdy uczestnik przyjdzie lub wyjdzie z sali. To wszystko. Nasza sala konferencyjna jest już gotowa. Można zatem zrealizować pierwszą telekonferencję. Jak wziąć udział w telekonferencji? Aby wziąć udział w telekonferencji Telecube wystarczy zadzwonić pod główny numer pokoju konferencyjnego, a po połączeniu się wpisać kod PIN danej sali i zatwierdzić go krzyżykiem. System może jeszcze poprosić nas o podanie imienia, jeśli zaznaczona jest w panelu opcja ogłaszaj przyjście lub wyjście uczestnika z sali. W tym momencie weszliśmy do pokoju konferencyjnego, i możemy czuć się pełnoprawnymi uczestnikami telekonferencji i prowadzić konwersacje z pozostałymi użytkownikami. Ile kosztuje połączenie z pokojem telekonferencyjnym? Dokładnie tyle, ile koszt połączenia z tradycyjnym polskim numerem stacjonarnym według taryfy operatora, z którego usług korzysta dany uczestnik. Oczywiście połączenia w ramach sieci Telecube są darmowe. Osoby korzystające z Telecube w ramach danej firmy, a w zasadzie konta Telecube i posiadające numery wewnętrzne mogą wejść do pokoju telekonferencyjnego przy użyciu skróconego numeru wewnętrznego z prefiksem gwiazdka 7. Jeśli zależy nam na tym, aby konkretna osoba wzięła udział w telekonferencji, ale nie chcemy jej narażać na koszty związane z połączeniem, możemy ją dodać jako uczestnika telekonferencji i umożliwić realizację wejścia na salę poprzez funkcję dzwonienia. Można to zrealizować za pomocą niniejszego przycisku. Jeżeli chcemy, aby rozmówca połączył się z nami od razu, wpisujemy jego numer i zatwierdzamy przyciskiem Połącz. Jeśli planujemy dodać danego uczestnika do telekonferencji, która dopiero się odbędzie, wybieramy odpowiedni dzień i godzinę planowanej realizacji telekonferencji i zatwierdzamy przyciskiem Połącz. W obu przypadkach, gdy numer rozmówcy zadzwoni i on odbierze połączenie, zostanie od razu przekierowany do sali telekonferencyjnej. W tej opcji koszty połączenia ponosi właściciel konta. Do utworzenia telekonferencji można również wykorzystać edytor schematu centrali. Jak to zrobić? Z głównego menu wybieramy wirtualna centrala, następnie w rozwijanym menu najeżdżamy na moje centralki i wybieramy centralkę, do której chcemy dodać opcję telekonferencji. Klikamy teraz na zielony przycisk z plusikiem, z opcji grupowanie wybieramy telekonferencję i finalnie ustawiamy wszystkie parametry telekonferencji. Realizujemy to w identyczny sposób, jak to już zrobiliśmy wcześniej na przykładzie zakładki telekonferencje. Jak zakupić usługę telekonferencji Telecube? Telekonferencje Telecube są oferowane w ramach dwóch pakietów wirtualnej centrali to jest Premium oraz Elite. Można je również dokupić do pakietu Mini VoIP oraz pakietów wirtualnej centrali Start i Biznes. W tym drugim przypadku opłata za miesiąc wynosi 40 zł netto, a wykupienie usługi na 3 dni kosztuje 10 zł netto. Warto tu jeszcze dodać, że jednocześnie można korzystać z wielu sal konferencyjnych w ramach danej usługi telekonferencji i nie trzeba za to płacić dodatkowych opłat. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiedniej ilości numerów adekwatnej do liczby sal konferencyjnych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.telecube.pl.